No Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiejszy hangout tradycyjnie poświęcony sprawami alkoholu i badań kierowców, ale zanim do tego przejdę, to muszę się pochwalić jedną rzeczą, a mianowicie jako lekarz lotniczy we Wrocławiu dostałem propozycję z Głównego Ośrodka Badań Lotniczych przy ulicy Sienkiewicza, żeby podjąć z nimi współpracę. Robią tam spore przetasowania. Chcą troszeczkę podnieść standardy badań pilotów. No i spotkałem się z dyrekcją tego ośrodka i myślę, że tam w ciągu miesiąca, dwóch podejmę współpracę. Być może wiesz, że mam w tej chwili też swoją Przychodnię Medycyny Pracy, w której zajmuję się badaniami lotników, ale powiedzmy, przekonali mnie, żebym rozszerzył trochę działalność o ich ośrodek, prawda, czyli raz w tygodniu tam Prawdopodobnie gdzieś od kwietnia czy końca kwietnia, czy być może początku maja będę pracował i pomagał im w badaniu pilotów, szczególnie tak zwanej pierwszej klasy, czyli to są wszyscy ci, których tutaj w tej chwili widzisz na filmiku, obsługujący mi duże samoloty. Natomiast takie badania operatorów drona, no to tutaj są, powiedzmy, uprawnienia potrzebuje lekarz mieć troszeczkę mniejsze, prawda? Jeżeli ktoś jest na czacie, jeżeli, jeżeli jesteś na czacie, napisz mi, czy mnie słychać, czy wszystko w porządku, prawda? Jeżeli mnie słychać, to kontynuujemy dalej. Głównie chodzi o sprawę techniczną, żeby... Żebym nie gadał, że tak powiem, do pustego mikrofonu. Także przyszłość jest dla mnie świetlana. Do, do tego momentu ten główny ośrodek badań lotniczych był poniekąd moją konkurencją. W chwili obecnej... No, dołączyłem tam do teamu i całkiem możliwe, że zostanę kierownikiem tej części lotniczej, prawda, ale pożyjemy, zobaczymy, prawda. No, trochę mnie to o tyle martwi, że mam swojej roboty opór, ale jestem też lokalnym patriotą i. Mają troszeczkę kłopot z personelem, szczególnie tym badającym na, na wyższe klasy, na tą pierwszą klasę, także nie zaszkodzi troszeczkę pomocy, a przy okazji sam nabędę nieco doświadczenia, które być może przyda się zarówno tam, jak i w późniejszej pracy w moim ośrodku. Natomiast drugi temat, który chciałem poruszyć, to mianowicie tak zwane wypełnianie ankiet zdrowotnych podczas badań kierowców, szczególnie jeżeli byłeś już złapany za alkohol czy za jakieś inne używki. Oczywiście mówię tu o prowadzeniu pojazdów i nagle przyznajesz się do spożywania, ale tak zwanego wina, nazwijmy to grzanego, bezalkoholowego, yy, piwa bezalkoholowego, czy jakichś innych napojów, które są, no, normalnie są alkoholowe, a ty w rubryce o alkoholach nagle piszesz, że tam spożywasz piwo bezalkoholowe, powiedzmy. I yy, oprę to yy, Wiele dostałem już takich maili, ale oprę to na jakimś ostatnim. Witam, prosiłbym o pomoc, bo nie wiem co mam zrobić. Dostałem orzeczenie z WOMP negatywne. Badania lekarskie mam dobre. Czy można się w jakiś sposób do tego odwołać i liczyć na pozytywne orzeczenie? Powiedziałem, że wypiłem przez roczną terapię kubeczek grzanego wina bezalkoholowego, ale ankiecie, wpisałem to w alkoholach, co mam robić, prawda? I ta osoba martwi się, że była bardzo szczera, przez to będzie cierpiała i co pan myśli, czy jest jakaś szansa na ponowne rozpatrzenie, nie wiem dalej, co mam robić. No i według mnie to nie była bardzo, znaczy być może i była bardzo szczera, ale na pewno była też bardzo naiwna, prawda, że no jeżeli w alkoholach piszesz nawet kubeczek jakiegoś wina grzanego czy niegrzanego, prawda, no jeżeli to było wino grzane, bezalkoholowe, to nie było wino, tylko był jakiś sok, czy coś innego, prawda, jakiś inny napój. Natomiast w tak, pamiętaj zalecenie główne, że jeżeli Masz, zostałeś złapany za jakieś uzależnienie, powiedzmy, czy od alkoholu, czy od marihuany. I po, nawet jeżeli deklarujesz całkowitą abstynencję, ale wywiad jest jakiś niepewny, taki wishy-washy, prawda, yy, i występują tutaj jeszcze wątpliwości u psychiatry, no to. Jak bum dydy dy dostaniesz negata, negatywne orzeczenie i będziesz musiał, dostaniesz po prostu konkretne zalecenie, czyli znowu przez rok zaprzestać spożywania napojów alkoholowych i kontynuować tą abstynencję, od czego bykolwiek to nie było. No i znowu opinia z poradni terapii uzależnień, prawda? udokumentowanie tej rocznej abstynencji, czyli lekarz lub terapeuta, który prowadzi leczenie odwykowe i potwierdza ci to utrzymywanie abstynencji, kontrolne badania lekarskie i to wszystko zgodnie z prawem, tak jak jest w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i tak dalej. I tak dalej. Prawda? No i to mam na ten temat do powiedzenia, prawda? Przejdę teraz chwilę na czat. Czy orzeczenie lekarskie na prawo jazdy może być wydane bezterminowo? No, zależy na jaką kategorię prawa jazdy. Przepisy nie są tutaj zbyt jasne. Są, są prawnicy, którzy. Interpretują to, że to może być bezterminowo. Praktyka jest taka, że. No, zależy też od sytuacji. Bo tak jak opowiadałem o tym człowieku, który pochwalił się kubkiem wina, to dostał nawet orzeczenie negatywne, prawda? No i są tacy, co jeszcze praktykują bezterminowe prawa jazdy, ale podobno w 2023, 2023 roku wszystkie prawa jazdy mają być terminowe, prawda? Czyli teoretycznie osoba młoda z bardzo dobrym jakimś wzrokiem, idealnie zdrowa, jakąś tam szansę otrzymywania terminowego prawa jazdy ma, natomiast no Znając życie, z reguły stan zdrowia się pogarsza, prawda? Czyli jeżeli nosisz okulary, jakiś aparat słuchowy, chorowałeś dużo, masz cukrzycę, podwyższony poziom cukru, czy inne przeciwwskazania zdrowotne, no to szansy takiej w tym przypadku nie masz, prawda? Natomiast mówię... Wracając do, wracając do spraw alkoholu i, i, i prawa jazdy, no niestety sprawy są bardzo ciężkie. Ostatnio, ostatnio. Znaczy ostatnio kolega, kolega lekarz poprosił mnie o konsultację pracownika, znaczy w zasadzie właściciela bardzo zacnej firmy, miliony złotych obrotu, że pewnie mógłby kupić mnie, ciebie i tam jeszcze pół Wrocławia, no ale niestety wypił rzekomo jakieś dwie lampki wina na jakiejś imprezie firmowej, Wsiadł do samochodu, samochodu i niestety wykazało jakiś tam poziom do pół promila. Ten poziom do pół promila to 7 miesięcy zabrane prawo jazdy. No i badania psychologiczne, badania lekarskie. No badania psychologiczne przeprowadzę w swojej firmie, natomiast badania lekarskie będą w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Prawdopodobnie we Wrocławiu. Natomiast no, gość w tej chwili jeździ taksówkami, prawda? I samochód został, znaczy samochód, samochód na razie został odstawiony do garażu i w zasadzie na tym taki hang bym skończył, powtórzę ci jeszcze raz, rozpoczynam współpracę z Głównym Ośrodkiem Badań Lotniczych we Wrocławiu. Będę prawdopodobnie kierownikiem jakiejś tej części lotniczej. Byłem już na rekonesansie, także jakieś tam pomysły na rozkręcenie tego tam mam. Co z tego wyjdzie, to sam jestem ciekaw, prawda? Jest to jakieś tam dla mnie nowe wyzwanie. Zobaczymy, żeby tylko mi sił i czasu starczyło, prawda? Także jeszcze raz kończę. Jeżeli masz coś do powiedzenia, ale już na... oglądasz to w powtórce, to zrób to, to tam w komentarzu do tego wideo gdzieś mniej więcej do dwóch dni, do 48 godzin odpowiadam na te komentarze pod danym filmem, no później niestety życie toczy się dalej, kolejne filmy, kolejne obowiązki i raczej już nie odpowiadam chyba, że ter temat jest jakiś bardzo ciekawy, to poruszam go w kolejnym filmie. Także trzymaj się, do następnego razu, tam gdzieś subskrypcja kanału, kolejny film, no i życz mi powodzenia na nowej drodze kariery zawodowej.